Witam. Dzisiaj zaprezentujemy kolejne zadania egzaminacyjne. Jest to tak zwany slalom wolny, slalom pomiędzy pięcioma bramkami. Podczas tego zadania nie wolno potrącić pachołka, podeprzeć się nogą. Podczas rozpoczęcia zadania oczywiście upewniamy się o możliwości rozpoczęcia jazdy i wjeżdżamy sobie w pięć bramek. Najważniejsze, żeby utrzymywać stałą prędkość, bo gdy będziemy jechać za szybko to się w bramkę nie zmieścimy gdy za wolno podeprzemy się nogą nadmieniam, że slalom jest wykonywany dwukrotnie raz w jedną stronę, raz w drugą stronę teraz jest następuje nawrót podczas tego zadania nie mamy obowiązku upewniania się o możliwości rozpoczęcia jazdy. Prawidłowe wykonanie zadania polega na nie potrąceniu pachołka i niepodparciu się nogą. Zadanie wykonane prawidłowo.